Welcome to The crackers. Jesteśmy jak Yang, Jesteśmy jak young Nasze światy różnią nas, to i tak pisane nam Przeznaczenie nas łączy! Świat się nigdy nie kończy! siebie, Tak jak dzień bez nocy Światło bez ciemności Czy życie bez śmierci Nie wiem ile nas dzieli Ale wiem co nas łączy Miłość w naszych sercach Rozpala na każdej nocy Nic nas nie rozdzieli Połączeni nam wieki Gdy życie wali na nogi Jedno drugie podnosi Razem idziemy dalej bo tak już pisane nam przeznaczenia nastał czas, losu nikt nie zmieni nam Wiem, każdy w życiu ma ciężko, ty sama przeszłość przez piekło, znowu nabierzesz to tempo, wiem będzie dobrze na pewno Wiem, każdy w życiu ma ciężko, ty sama przeszłość przez piekło Znowu nabierzesz to tempo, wiem będzie dobrze na pewno Jesteśmy jaki Yang jesteśmy jak niang Nasze światy różnią nas, to i tak pisane nam Przeznaczenie nas łączy Świat hey. się nigdy nie kończy, oh. bo jesteśmy inni bo jesteśmy liniang Jeszcze nie wiesz tego sam, z kim będziesz za 10 lat Chociaż się dziś uśmiechasz, brudną przeszłość każdy ma, bo tak los pisany miał czasu, nikt nie cofnie nam Serce twoje nie sługa, samo wybiera go ko kochasz Nie spogląda na przeszłość, wróci głowę tam z plami Choć czas go i ranny, myśli nie wybawi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 Jesteśmy jak Yin-Yang, jesteśmy jak Yin-Yang Nasze światy różnią nas, to i tak pisane nam Przeznaczenie nas łączy, świat się nigdy nie kończy Bo jesteśmy yin bo jesteśmy yin yang, In -Yang. Ni yang, jesteśmy jak i niang Nasze światy różnią nas To i tak pisane nam Przeznaczenie nas łączy Świat się nigdy nie kończy Bo jesteśmy i niang Bo jesteśmy i...